嗯 Czasem, gdy Cię nie ma, pada deszcz wszędzie Czasem, gdy Cię nie ma, słyszę piski krzyk. kiedyś Cię szukałem po całym mieście, czemu gdy nic nie wiem, tak się odechciewa żyć Przecież przyszło nam w tak pięknym świecie, wszędzie śmiech, zabawa i jakieś gry, płacz boluza spadająca na zdjęcie tyle jest kolorów, a między nimi my, czasem mam nadzieję, że znowu zacznie padać, żebyśmy docenili ile to naprawdę znaczy żeby coś pękło, bo już nie umiem płakać, ciekaw jestem ile jeszcze Będę o to walczyć Przecież przyszło nam w tak pięknym świecie Wszędzie śmiech, zabawa i jakieś gry Płacz, za spadająca na zdjęcie Tyle jest kolorów, a między nimi my Te wspomnienia dla ciebie to nic nie zmienia Ale chciałbym chociaż na chwilę zostać zrozumiany Mam długi backstory schowany w mych problemach I niestety niezrealizowane plany I tak leżę sobie, leza druta ziemia Wiem, że do uleczenia nie będę pierwszy wybrany Miałem pomysł, poszukam w sobie wykojenia Nie udało się, jestem niezrozumiany Zostawiam krok idę wciąż bez celu. Jestem sam, chociaż stoi za mną bardzo wielu. Niebieski mam, płaszcz, spodnie i parę butów. Chowam za tym ciało, pełne brudu.